Czemu helper jest wyżej niż admin wow. do chuja? się dzwonam. Dzwonko chyba ma zaklejone usta Czekaj sprawdzimy A Dalej no na pierwsza, to nie, Jak na Daj a teraz? Wbijaj na tego, Gartik Masz na ulicy link Dzwonko wybieci ci zaraz Ja gram na keyboardzie teraz Graj w Gartik chodź do w Czekaj gram kraftwerk witamin Krowa i wino we, weszła No właśnie mówiłem Wydupiaj <śmiech> <śmiech> Jezus Maria wejdźcie sobie na profil dekresło krzesło official Boże jak biało Ładne mam Yeah. <laughs> I dawaj animation. Czemu jest Boże Dierpień, bo gramy w animację? Cie animacje, Ci animacje pocipało cię. No animacje kwa, ja nie wiem animację. Stwórz pierwszy rysunek Działa. animacji. Nie mam na zarysować. Działa. Nie no, gotowe! Ja daję gotowe wszędzie. No, nie no zje Głupi Będzie po pier... Daj historię jakąś fajną, no Jezu, człowieku. Zero kreatywności. Jeden na cztery? Ale to trzeba jedną zrobić? Ja nie wiem o co chodzi. Cztery rundy są. Ja myślę, że to jakaś animacja, wiesz, to będzie animowane. Tak, będzie, każdy rysunek zniszcz po kimś i możesz kolejną część historii. Aha, dobra, to o to chodzi. Jezu, ja to dobra, było to? Farbowanie Całego. Nie ma, na animacji nie ma. No, nie, nie można. Dobrze, nie? Zobaczcie co Krowa napisał. Napisał, że chodźcie na kanał do mnie osoby, która uważa, że Janek jest niemiły i on siedzi sam na kanale. Już nie. Już. Jezu nie. Czy on ma pistolet w ręce? Tak, on ma pistolet w ręce. <głos> Twórz nowy krok animacji? Co ja mam zrobić? No animujesz kur... Jakbyś po klatce, klatka po klatce! Co ciebie animuje teraz? Nie wiem. Ja nie wiem o co chodzi w tej grze, jest jakaś porąbane. No możesz nie wiedzieć! O nie, bo mi się czas zaraz kończy. Nie, gdzie to jest czas? Na górze, w górnym prawym. Kurwa. Dobra, wtyczka jeszcze, by była i tutaj... T... V... P... Co ty mówisz? to jest dźwięk telefonu z Bena? Bo dzwoni! Co to, co to jest? O, bomba! Czemu tu ktoś ogląda te <laughs> O no <laughs> ja co tu kozi? Muszę ja to ja znowu! Nie mogę prostej linii narysować przez was. Ja to jest trzeba zrobić. wódeczkę będę sprawdzić. Dziutko, wódko, co żeś ty za pani? Co ty mówisz? Kurwa, który z trawę? Kurwa, tylko Aha! Jak to już dzwoni? Podzwonię, Ja ci kuźwa podzwonię, nie? to jest ten dźwięk słuchajcie? Słuchaj, to jest ten dźwięk z Talking Bena. Zarąbali dźwięk. Wiesz, że zarąbali z twojej gry dźwięk? <todgłosy> uważasz to za śmieszne? No właśnie, do czego się śmiejesz? Co to Robi! Bo to wszędzie pistolet wrzaca! <skrym>, I kupa stóp. Co, co było twoje? A to! Co się dostało? <głosy> nie! <głosy> nie! <Co? głosy> Co my się tu zrobili? Dobra, dalej. Bobby, pistoletem, no a jak? I fun fact, on jest rudy, haha, bo wiecie. Co to jest? Co ty zrobiłeś? Przepierdol. Dobra, no, fajnie. Bombardowanie Rosji. No, no. Ola Boga. O ty wymyśliłeś za górno. Oho, no, że kreatywnie ci powiem? No nie, nie miałem pomysłu. nie. Niemcy, czemu 38 kurwa? A czemu my nie? Niemcy 38, co? <laughs> Na kanapkę kurwa. Ale ja nie wiem co my gramy w ogóle. Kanapkę! Utwórz zdanie. Mężczyzna maluje płot. <laughs> Ale mam kurwa zdanie kurwa. CO PROSZĘ nie. Co? Co to jest? Co to jest? Dobra, to Fallout wymyślał, na bank. Dzisiaj będę na myszku robić, co nie? To jest niewygodne o, popatrz, my tak mamy zawsze Mogą być trzy litery? Nie To jest litery. nie rysuję Ups Zmiennik będzie trzeba go odtworzyć CO PROSZĘ? Mam to odtworzyć? Czekajcie, screen na se zrobię Nie! Mam screena, dziękuję <smiech> bardzo, narysuję. Nie, narysuj. pierdol się, nie wolno. Dobrze, pierdolę się. Wiesz, ja to nawet ze screeną źle odrysuję, nie? Ja nawet nie pamiętam, co to było. Co to, to jest, kurwa? Jakiś stempel ja to narysowałem. <grym> ja odrysowałem ten rysunek, ale jest jakiś pojebany. Ej, mnie obrażam jego rysunku. Może on ma mój, co? Jeden ma jakby żółte coś narysowane. Kurwa masz, to moje też żółte coś narysowane. <grym> Kurczę, telefon dzwoni, <do> poczekajcie. <smiech> co to jest? To to, co to za skoda fabia? Ja nagrałem wczoraj obie bloki na VHS'ie A takie ładnie, Nie zajadaj się nimi tak jak na obiad, kurczę No człowieku, jak na obiad, o, ale bym płytę betonową miał na obiad. Już wiadomo dlaczego w Kijowie bloki są zjedzone no ja pierdolę A co, co to jest? Dzwonko dzwoni do dzwonnika z Notre Dame Aha Co to jest? Bartuś przerysował Ale co to? Dzwonko i ksiądz proboszcz w prywatnym pokoju Co proszę? Czemu on wiedział, że to jest dzwonko i czemu w prywatnym pokoju? Kurwiona pielęgniarka Aha To jest kurwa Dzwonko odbiera poród jako pracownik na spierdajcie! <grym> Dzwonko tanczy jak widzi poloneza. O, tak, tak, tak. A to o to chodziło. Dobra, to, jak ja to nazwałem? Kurwa multipla! Trick dla z O nie! To jak furgonetka! To no, czarna musiałaby być. Dzwonko dzwoni w dzwony. No co myście się, się tak utupili, jego? Ale wielki ty! Tak już said. Ja nie mogę już wiedzieć, że nie, nie <grystanie> pamiętam takiej, to jest kształt Pogiewajcie żółte pudło nieznajomego pochodzenia <grystanie> Dzwon nasłuchuje rano No zostawcie go <grystanie> To ja zbyłem to Aha, zostaw się. Co to kurwa jest? <grystanie> Co to na dole to jest, mnie ciekawi Ten ryj <grystanie> <grystanie> <grystanie> <grystanie> Magia no Po prostu Teraz szybką grę dajemy Będzie szybciutko <grystanie> Kurwa, nie opowie pomysłu. Krowa Uberę! Napiszę to, co mnie krowa? A jak nie ja wiem. to narysowałeś do chuja? Krowę? Nie wiem. Nie, nie to. Nie wiem, jak ktoś to ogarnie, kurwa, to jestem nie. święty. <śmany> Okej, okay, to to jest krowa! Haha! <śmany> <śmany> Dzwonkowy nigdy tego nie zrobił. Co to kurwa jest? nie jest krowa! Ale ja jestem zabawny. Logo Dissorda bije Janka w nocy pod łóżką. Co to po gugno było. Morderca. Jest? Morderca. Z jakiegoś innego wymiaru, ale z tego. Co ty się... Star Bars jest jakiegoś tanku. No <głos> bo... VHS. Ha, po prostu. Lepszy niż krowa. Tak, kurde zrobi. No <głos> nie! <głos> Czemu dzwonę? Dzwonko wkłada rozumiecie. płytę do opieraki. Pieraknika! Bebe <tos> jak <tos> ja to miałem narysować? Harry <tos> no, no, <kurzu>. Potter <tos> i betonowe polowanie. No kurwa! Pytanie to ktoś zrozumiał, że to jest różdżyka, ale nie wiadomo na co. <tos> na płyty betonowe. <tos> Polonez na drzewie w sosnowcu. <tos> co to jest? <tos> dzwon rozjebal polonezów. się dostajcie <tos> <tos> dzwon za 20 lat, kiedy prawo jazdy zrobi. 20! Widmy Wreszcie! Nie Krowa. <tos> <Krowa. tos> no, po prostu! Krowa. Duże litery, litery chociaż I kropatrzą. Kropatrzą. NO KURWA Jak można było to zjebać Tajemnica Wszystkie działania są tajemnicą Rysunki oraz zdania będą ukryte podczas rozgrywki No weź daj to ciekawe to Ja nie wiem Ja nie wiem czy to dobrze rysuję A i my nie będziemy widzieć co rysujemy? Widzimy co rysujemy To kurwa znika Co to kurde Który napisał nie wiem Ja napisałem Nie wejm Sorry No pusta jest! Para Wis, cenny, poda czasie. No ja nie wiedziałem, że tego Ej, nie widać. Dobry jest. T12. Co to jest T12? T12. T12 jest. O nie! No nie, teraz też wymyślimy nowe. Inteligencja dzwonka. <laughs> Moi tata. Pijany facet bije dzwon. No składne. Puste. No nie, no ty.. jest <laughs> Dzwon, dzwon. Zwo, dzwon. Dzwon i chleb. <laughs> nie żeście się głuczepili. <laughs> Takie jego gówno <głosy> Tort w twarksy człowieka To jest tort No a tu co? Puste Budzący się zaspany Batman Opisał coś Chuj nie <głosy> wiem Nie <głosy> wejm <głosy> Nie <głosy> wejm <głosy> Jaki wesoły Siusiak z siusiakiem jem na czole <głosy> Siusiakiem <głosy>